Trzeciej kolejki mistrzostw Polski w hokeju na trawie Pomorzanin Toruń Stela Gniezno To popis strzeleckich umiejętności kapitana toruńskiej drużyny Krystiana Makowskiego strzelił 4 z 5 bramek zdobytych przez toruński zespół Swe konto bramkowe powiększył również Maciej Janiszewski Bramkę dla Steli Gniezno zdobył Damian Jarzębowski A oto jak one padały Zapraszam Jest. Kurde, znowu Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak! Tak!